Zastanówmy się teraz, o co chodzi, gdy mówimy algorytm ma być wydajniejszy. Musimy myśleć abstrakcyjnie, już nie o maszynie, która wykonuje nasz algorytm. Czy ma działać na starej konsoli Nintendo, czy na znacznie powolniejszym Eniaku, u Oba te komputery mogą go wykonywać. Nie myślmy o maszynie. Skoncentrujmy się na dwóch sprawach. Musi być jasne, co rozumiemy przez wielkość. Ile miejsca wymaga nasz algorytm? I czas. Ile potrwa rozwiązanie problemu? Trzeba dobrze rozumieć te dwa pojęcia. Dlatego chcę Wam pokazać, że komputer jest ekwiwalentem tego, co moglibyście zrobić, mając ołówek, dużo papieru i bardzo prosty kalkulator. Praca komputera sprowadza się do tego. Zamiast papieru, Używa on pamięci cyfrowej, ma też centralny procesor, który zawiera tak zwane ALU, arytmometr. To kalkulator komputera. Komputer ma do niego dostęp, na przykład miliard razy na sekundę i wykonuje bardzo proste kroki. Tylko tym jest komputer, żadnej magii. Najpierw upewnijmy się, że rozumiemy wielkość z tej abstrakcyjnej perspektywy w odniesieniu do dowolnego komputera. Mamy jakiś algorytm, serię instrukcji. Powiedzmy, że po angielsku. Jakie kroki są potrzebne, żeby komputer to odczytał? Najpierw przekładamy angielskie instrukcje na język wysokiego poziomu, na przykład JavaScript. Już to zrobiliśmy. Po etapie JavaScript polecenia są przekładane na niższy poziom, czyli rozłożone na bardziej podstawowe kroki, przy użyciu, powiedzmy, assemblera. Podam przykład. To komentarze po angielsku, ale to są kroki, które wykonuje maszyna. Oto przykład. JMP oznacza jump, czyli skocz. Przejdź do nowej pozycji. AND, czyli I, to operator logiczny. Bardzo, bardzo proste kroki. To chcę wam pokazać. Po assemblerze, ostatni etap, język maszynowy. Tu mamy prosty przykład. Przejdźmy od angielskiego do języka maszynowego. Mówię, że mam b i chcę odjąć od niego 1. A wy się zgodzicie. Dobrze, niech będzie b minus 1. To pomniejszy b. Zatem dec b to polecenie zmniejszenia b o 1. I tak tłumaczy to maszyna. Kiedy maszyna to zobaczy, wie, że ma pomniejszyć b o 1. Mówię wam to, żebyście wiedzieli, że przechodząc od angielskiego opisu programu do języka maszynowego, uzyskacie coś takiego. Długi ciąg zer i jedynek. Sam algorytm i wprowadzane dane wejściowe zawsze mierzy się w bitach. Podam przykład. Współczesny twardy dysk pomieści terabajt bitów. A to znaczy, że na tym pudełeczku, czy raczej w nim, można przechować 8 razy 10 do potęgi 12, czyli 8 bilionów zer i jedynek. Jeśli chcecie przechować bilion jedynek, czy 8 bilionów jedynek, możecie je zmieścić na tym dysku. Omówmy pokrótce czas, albo nazwijmy to prędkością. Jak szybko nasz algorytm jest wykonywany? Musimy opracować bardzo abstrakcyjną miarę, bo jak wiecie, każdy komputer działa z inną prędkością. Pamiętajcie, że komputer czyta z listy podstawowych poleceń i korzysta z naprawdę prymitywnego kalkulatora, którego i wy możecie użyć. Nazywa się on arytmometr. Arytmometr mieści się w procesorze. Arytmometr to jednostka arytmetyczno-logiczna. Wykonuje podstawowe działania. Dodaje, może też odejmować wprowadzone dane. Wykonuje także podstawowe operacje logiczne. Na przykład z i albo lub. Arytmometr to ten malutki kalkulator, z którego korzysta komputer. Miejcie świadomość, że on tylko odpowiada na proste pytania. To wszystko, co kalkulatorek umie. Tu jest przykładowa lista instrukcji. Akurat mikrokontrolera, ale pasuje do wszystkiego. W lewej kolumnie widzicie ADDWF. Opis mówi, co to za operacja. Bierze F i W i dodaje te wartości. A tu jest DEC F. Zmniejszenie F. Od F odejmujemy 1. MOV F to przeniesienie F w nowe miejsce. Najważniejsze są cykle w tej kolumnie. Zauważcie, że na te prymitywne operacje potrzeba około jednego, dwóch cykli. Innymi słowy, wszystkie te operacje zajmują stałą ilość czasu. Nigdy się nie zawieszą nie będą powtarzać się bez końca. Można wysłać każde takie polecenie i uzyskać odpowiedź w jednym cyklu. Cykl to nie sekunda, jest względny. Na przykład w Eniaku był taki. Komputer mógł wykonywać 5000 operacji na sekundę. Pamiętajcie, komputer ma zegar, czyli w istocie przełącznik przesuwający się w przód i w tył. I to, jak szybko tyka, oznacza liczbę cykli. Nowoczesny komputer działa znacznie szybciej. Powiedzmy 10 do potęgi dziesiątej na sekundę. Może wykonać nawet bilion cykli na sekundę. Podsumujmy. Mówiąc o czasie lub szybkości algorytmu, nie mówimy o sekundach, lecz odnosimy się do liczby podstawowych kroków. A mówiąc podstawowe kroki, zakładamy, że każdy zajmuje stałą ilość czasu. Zatem proste obliczenia będą jednym krokiem. Ale kiedy komputer wykonuje działania skomplikowane, jak algorytm, który napisaliśmy, wymaga to wielu kroków. Nie ma polecenia... Powiedz, czy dana liczba jest pierwsza. On wykonuje tylko proste rzeczy, jakie można obliczyć na kartce.